Co robić, jak zaszłaś w ciążę pod koniec 182 dni zwolnienia lekarskiego? To zwolnienie było na inną chorobę. I czy możesz ciągnąć bezproblemowo kolejne 270 dni? Zapytanie mojego widza. Witam serdecznie, bardzo lubię Pana filmy oraz porady. No, dzięki serdeczne. Proszę o odpowiedź na moje pytanie, ponieważ nie mogę znaleźć sensownej w internecie. Miałam problemy ze zdrowiem, długie starania o dziecko, w końcu udało się zaś, po miesiącu nieszczęśliwa strata. Nie byłam w pracy 3 tygodnie, później wróciłam, no i zaczęły się problemy, straszenie zwolnieniem, Tą umowę mam czas na czas nieokreślony. Pracuję w firmie 2 lata. Z tej całej sytuacji załamałem się, życie zaczęło się walić. Natomiast po wizycie od psychiatry dostałem zwolnienie. Obecnie jestem na tych zwolnieniach 140 dni. Przypominam, że można mieć 182 dni. No, ale dowiedziałem się, że jestem w ciąży i powstał problem, ponieważ nie wiem co mam robić. Lekarz ginekolog powiedział, że powinna się oszczędzać i najlepiej leżeć. Czy teraz mogę przedstawić pracodawcy zwolnienie od ginekologa, czy muszę wrócić do pracy na parę dni, żeby mieć 270 dni dla ciężarnej. Czy jeżeli nie wrócę do pracy, a od razu przedstawię zwolnienie od ginekologa w ciągłości, to do wykorzystania będzie 270 odjąć 140 dni, czyli 130 dni. Wiem, że jak wrócę do pracy, dostanę wypowiedzenie umowy. No tutaj nie zupełnie tak jest, ponieważ zwolnienie w ciąży, czy ciąża przedłuża tą umowę, prawda, o pracę. na. Także nie za bardzo tutaj widz wie, czy zna przepisy, no i prosi mnie o pomoc. Jak zgodnie z prawem rozwiązać ten problem, żeby nie dostać wypowiedzenia umowy o pracę i mieć 270 dni zwolnienia dla ciężarnej. Liczę na Pana pomoc. Dziękuję, pozdrawiam. I sposób jest w sumie według mnie sprawdzony z czasów, kiedy nie było 272 dni na zwolnienie ciążowe wprowadzono jakąś taką fikcję, że zwolnienie niezależnie od choroby, czy choroby w ciąży było zaledwie 182 dni. No i sobie ciężarna chorowała. Natomiast pod koniec 182 dni składali lekarze wnioski o tak zwane świadczenie rehabilitacyjne. ZUSTO akceptował, utrzymywano taką fikcję, ponieważ osoba w ciąży się rehabilitowała, tak naprawdę nic nie robiła, tylko po prostu odpoczywała. Czyli, na miejscu właśnie mojego widza poprosiłbym tego ginekologa o wypisanie wniosku o zasiłek rehabilitacyjny i ten wniosek złożyłbym do ZUS-u. Jest jeszcze 40 dni, do, tych, do końca tych 182 dni zwolnienia a ZUS będzie miał czas na podjęcie decyzji No i naprawdę nie sądzę, aby lekarz orzecznik robił jakiekolwiek problemy z przedłużeniem tego zwolnienia do końca ciąży. No, nie za bardzo wiem jak pracodawca czy ZUS zapatrywałby się na zwykłe zwolnienie lekarskie od ginekologa, które byłoby w ciągłości po tych 182 dniach lub nawet po tych 272 dniach ciągłego zwolnienia lekarskiego. Nawet z kodem B, że pacjentka jest w ciąży. Jest inna sprawa, że w takiej sytuacji konfliktu z pracodawcą przypuszczam, że po powrocie z tego 272-dniowego zwolnienia lekarskiego, pacjentka od razu dostanie wypowiedzenie tej umowy, skończy się okres ochronny. I takie przypadki znam z życia. Różni pracodawcy tak robili, natomiast różni pacjenci mi o tym że tak powiem, meldowali. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Dawno filmu o zwolnieniu lekarskim nie było, ale mam nadzieję, że ten będzie do czegoś przydatny. Jak jeszcze nie jesteś widzem mojego kanału, zasubskrybuj tutaj kanał Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik z mojej filmoteki.